Wiecie? Czyli chcę wam po prostu pokazać e, jakieś rzeczy to teraz pokażę e, chyba e, chwilę no. Pokażę, pokażę wam game Play Dores. Okej, okay. chcecie live'a, proszę bardzo. Chcecie live'a? No, ja wam lubię live'a. Za chwileczkę.